egzaminator będzie trzymał nogę na hamulcu nie tylko po to, żeby asekurować się, że w razie gdyby ktoś coś zmalował, żeby hamować, ale egzaminator również trzyma e, nogę na hamulcu po to żeby e, wyczuć w jaki sposób i w jakim stopniu ten zdający naciska hamulec bo te pedały są e, połączone i następnie jedzie, jedzie. Znowu mamy tutaj sygnalizację świetną. Wnoga z gazu na hamulec. Przyjmujemy, że zawsze, że będzie źle. I już nie damy tak, adres.